Mamy sygnalizator ogólny, czyli skręcając w lewo, trzeba przepuścić tych jadących na wprost przeciwka oraz skręcających w prawo. I zrobimy sobie to z jednej strony, a później z drugiej strony. Z czasem stoimy, Która godzinę Tu jest, ma pan To jest olej, dziesiąta Tu trzeba poprzyciskać tam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 Dla małego pojazdu za pachołkiem skręcamy. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. I teraz jeżeli nie będzie polecenia, jedziemy gdzie? na wprost. Proszę zrobić zbliżenie. Tam za skrzyżowaniem jest taki znak. Widzimy go. Co ten znak oznacza, proszę pana? Dwie i, pół, do greczenia, dwie i pół tony dla pojazdów ciężarowych. Dla pojazdów ciężarowych oraz ciągników, rolniczych. ciągników samochodowych, czyli ciągników yy, siodłowych oraz balastowych dla pojazdów specjalnych oraz yy, używanych do celów specjalnych powyżej 2,5 tony dopuszczalnej masy całkowite oraz ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych, ale w tej grupie nie ma autobusów, czyli my możemy sobie wjeżdżać i tu na egzaminie czasem jest jazda. Wszędzie, gdzie na znaku jest sylwetka pojazdu ciężarowego, odnosi się to do tej grupy pojazdów, czyli pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony DMC, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i do używanych do celów specjalnych powyżej 3,5 tony DMC, ciągników rolniczych oraz pojazdów wolnobieżnych. i na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w lewo. Po skręcie w lewo zawrócimy na najbliższym możliwym skrzyżowaniu. Jest to skrzyżowanie bez sygnalizacji świetnej. I na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy w dawą. I mamy tutaj strzałkę warunkową z tym, że w momencie, kiedy zapali się ta strzałka warunkowa, piesi będą mieli otwarty ruch. I to, że mamy strzałkę warunkową, nie upoważni nas to na do wjechania, jeżeli tu będą przychodzić piesi. O tym trzeba pamiętać, bo dość często na egzaminie jest tak, że ten, który zdaje jest tak skupiony na tej strzałce, że jak już zobaczy ją zieloną, uważa to za dopust boży i bezwzględne zezwolenie na jazdę, nie bacząc na tym, że tutaj piesi chcą przejść. Ale jeżeli popatrzymy tam sobie dalej, widzimy, że prawy pas się kończy, więc skręcając w prawo od razu sobie pojedziemy na lewy pas, żeby później nie dokładać jeszcze jednego manewru. A czasu mamy tyle, że możemy sobie spokojnie obserwować. Strzałka jest, zatrzymanie było, pieszych nie ma. No, Zglądamy się, nikomu nie wadzimy i wjeżdżamy sobie na lewy pas.